Krapkowice, maj 2013 rok Te budynki wyglądają mi na remizę strażacką Niedaleko jest ulica Młyńska Remiza, czy coś co wygląda na remiza graniczy z kościołem